Przyszły programisto, mamy dla Ciebie idealny kurs wideo, który wprowadzi Cię w podstawy programowania. By wziąć aktywny udział w tym szkoleniu, nie musisz mieć nawet śladowego pojęcia o pisaniu kodu. Wystarczy, że wyposażysz się w notatnik, przeglądarkę i otworzysz umysł na nową wiedzę. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W trakcie pracy z niniejszym kursem wideo dowiesz się, na czym polega programowanie i czym jest kod źródłowy. Nauczysz się korzystać z konstrukcji warunkowych, iteracji, obiektów, klas, metod i typów danych, oraz przekonasz się, czym jest debagowanie danych i jak z niego korzystać. W trakcie niespełna czterech godzin szkolenia pokażemy Ci, jak pracować z tablicami, pseudokodem i funkcjami. Poznasz również zastosowania wyrażeń regularnych. Co więcej, Ponieważ podstaw programowania będziesz się uczyć w Javascriptie, przy okazji opanujesz podstawy tego języka. Zostań programistą. Kurs wideo. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne pozwoli Ci rozpocząć przygotowania do pracy w charakterze programisty. Nie tylko Javascriptu, lecz także każdego innego wybranego języka. Zatem do dzieła!